Marynarze jednego do astu, co bezpiecznie pływają po sali. Marynarze jednego do astu, ciągle trzeźwi, a jednak na fali, choć nas morze ciągnie w oddali I ta sól, co się wszędzie nam wciska, niespokojnie płyniemy po lądzie, inne płyny lejemy do pyska. Na mnie straszne burze i szkwały i dziesiątka co z tyłu nam ryczy, sternik kurs nam na mapie obiera, do najbliższej knajpy wytyczy Marynarze jednego do astu, co bezpiecznie bywają po sali, marynarze jednego do Ciągle trzeźwi, a jednak napali. Ciężkie wachty o świcie bywają, kiedy rum jeszcze szumi nam w głowie. Wszyscy cicho pokład zmywają i czekają, co Bosman nam powie. A ty pokład jak lustro już świeci, wtedy Bosman po fajkę zapali. Rada, skończona robota spotykamy się wszyscy na sali marynarze jednego do astu co bezpiecznie pływają po sali marynarze jednego do astu ciągle trzeźwi a jednak na fali tutaj możesz pływać bezpiecznie i nie zjedziesz na dno niczym nurek. Niech dziewcze dziewczę ci rumów doniesie Odkręcając następny kurek A gdy w knajpie świt cię zaskoczy Powalczyłeś uparcie do rana To nie wsiadaj na statek kochany Tylko zostań, posłuchaj posłana Marynarze jednego nastu co bezpiecznie pływają po sali. Marynarze jednego do lasu ciągle trzeźwi, a jednak na fali.